Tam tak. I doszliśmy już do momentu, w którym możemy sobie zastanowić się, gdzie. Jeżeli nie tam ten bursztyn tak naprawdę, to czy gdzieś możemy się spodziewać, że ten bursztyn jest. No to zastanówmy się, gdzie on za Gdańskiej, czy na Mierzei, czy tej historycznej mierzej zbudował jakieś złoża, prawda? W jaki sposób ja charakterystycznym jest to, że przy okazji jakichś robót morskich trafiano na duże złoża bursztynu. Tak było podczas budowy portu północnego. Zwłaszcza w czasie budowy obrotnicy tego portu. Ogromne ilości bursztynu poszły w morze. Dane odziwo zostały wyrzucone tu w okolicach, e, kątów rybackich, e, przebrna na morskiej, piask, prawda? E, że tym bocznem sypało w czasie budowy portu północnego e, o kilkadziesiąt kilometrów dalej niż, e, niż budowa. Turyści do dzisiaj wspominają to, że przyjeżdżając tu na plażę w latach 70., leżały zwały patyków na plażach, pełne bursztynu. że wyjeżdżając z czterotygodniowego urlopu, bo to taki był najczęściej, prawda? Kto by był na czas? Takie były, nie... jak dzisiaj, trzydniowe urlopy, prawda? Eee... I ludzie z dziećmi przyjeżdżali do, do, do tych ośrodków, prawda? Eee to wyjeżdżali z całymi, pełnymi walizami bursztynu znalezionego w Krynicy Morskiej, w Stegnie, e, w Kontach Rybackich i tak dalej, prawda? Było tego bardzo dużo. E, jak powstawały te e, miejsca? A dlaczego akurat w w porcie północnym tego bursztynu było, No właśnie, takie podmorskie, dzisiaj podmorskie złoża brusztynu leżące stosunkowo płyt, płytkie są efektem działania ujścia rzeki. To co stało się na wyspie portowej, tam gdzie budowano, budowano Port Północny, trafiono na takie miejsce, które nagromadziło Bursztyn, który, który został tam odłożony w wyniku działania ujścia Wisły, które parę kilometrów dalej u uchodziła Wisła koło twierdzy wisłowej ujściu tuż przy Westerplatte, prawda. Tam było główne ujście Wisły, tam Wisła uchodziła e, do morza. I skomplikowane zjawiska tworzyły nowe złoża aluwialne bursztynu generalnie na wschód od ujścia, od, od ujścia Wisły, prawda? Dużej rzeki, która uchodziła. I to jest w ogóle generalnie reguła na Bałtyku. Tak, reguła. Na Bałtyku. Przez to, że mamy zachodni prąd, tak? tak wody, który, który cały czas przesuwa na wschód wodę, mm -hmm. no to wypływające bursztyny z rzeki od razu... Czy czy z, łowione, czy z rzeki, czy ten niesione za złóż pierwotnych zgłębi, mm -hmm. w wyniku faldennych i kontry powodowanej przez strumienie wody powodują, Właśnie we wschodniej części ujścia, tworzenie się rozległych e, e, osadów e, zawierających bursztyn. I tak jest właściwie przy każdej rzece i przy, przy, do moza? Przy wszystkich na, historycznych, no, ujściach, historycznych ujściach, ujściach gdzie e, dzisiaj śladu nie ma po, po ujściu, a te złoża bursztynu w, w wodzie są. Mhm. E, tak. Powstały, z, z, z, tak powstaje dzisiaj złoże e, e, w, przy Przekopie Wisły czyli Mikoszewo Jantar mhm. tak w Jantarze powstało złoże przy ujściu e, jednej z odnóg e, e, Wisły tak po, po, e, powstało w okolicach e, między Stegną a Jumnoszynem, też przy ujściu Wisły, przez cały czas największym ujściem Wisły była nieistniejąca e, dzisiaj Wisła Solna albo Słona, która uchodziła do morza w Skowronkach. Czyli dokładnie na Przekopie można powiedzieć? No nie, właśnie. Przekop jest od Skowronek dzisiaj w Nowym Świecie od tego dawnego miejsca ujścia oddalony o dobre półtora kilometra od dawnego ujścia. Nawet dwóch kilometrów. Czyli to złoże istotnie na wschodzie powstawało. Ono może się w Nowym Świecie zaczynać, gdzieś w morzu. Może, nie musi. Tego nikt nie zbadał, prawda? Były jakieś tam po srebro powiedzmy, gdzieś robiło tam takie odwierty, ale to tylko na plażach, nikt w wodzie i to wskazywało ich, że to złoże jest w morzu, prawda? Ono największe jest dzisiaj od budowy dzisiejszego kanału, zresztą częściowo były wyeksploatowane, prawda, od strony zalewu, wyeksploatowane przez te obydwie firmy kilometr od dzisiejszej budowy kanału, kilometr w, stro, w, stro, w stronę wschodniej, w stronę przy drodze numer 55 na północ od tej drogi, dosłownie kilka metrów, ale droga jest prawdopodobnie przeprowadzona mm. przez to złoże bursztynu, które głęboko wchodzi również pod Wydmy i pojawia się to złoże po drugiej stronie Wydmy, strony plaż, i wszystko wskazuje, że jest w morzu, prawda? Mhm. Czyli pff, jakby ktoś chciał wybrać pod tym względem, żeby nakopać dużo bursztynu, nakopać dużo bursztynu budowałby KILOMETR. kilometr dalej. Ja sądzę, że wiedza na temat tych, którzy podejmowali sprawach bursztynu była nikła, zwłaszcza że dokumentów górnicze pokazywały złoża nieistniejące, bo już wydobyte, prawda? Te, które ten, jeszcze raz, realne i oficjalne wydobycie przy okazji poszukiwań i skup tych firm w tym samym okresie, w miejscu poszukiwania. On się różnił wielokrotnie, prawda, w tej ilości znalezionej z okazji poszukiwania, w stosunku do ilości skupu, są na to dokumenty. Archiwal są pełne tak, tego typu dokumenty, prawda? Jesteśmy no, kilkasetki a tutaj dziesiątki ton. <grymne> dziesiątki ton, prawda? Tak było w Jantarze, tak było w Krynicy Morskiej i tak dalej i tak dalej w wielu miejscach, prawda? Ta dysproporcja, prawda, może tym, którzy podejmują decyzję o tym, gdzie budować, zwłaszcza, że kształcenie geologów, w Sorałach Bursztynu jest bardzo kiepskie, prawda? Na temat żywiskopalnych Kopalnych studenci krakowskiej AGH w ciągu studiów mają pół godziny wykładu. Nasza rozmowa jest dłuższa niż ten wykład, prawda? Ale być może ktoś uważa, że to wystarczy. Niektórzy uważają, że to wystarczy. Być może się podejmuje takie, a nie inne decyzje na podstawie opinii prawda, geologów, specjalistów od bursztynu. Prawda. Niech tak będzie. No, no, tak. no dobrze, no tak wiemy już i tak powiem, z teorii, i z historii, i też organoleptycznie, bo. Ja półtora miesiąca temu byłem na przekopie, żeby zobaczyć czy faktycznie tam jakiś bursztyn jest. No i co? No i nazbierałem 140 gram jakichś topików sieczki z tego co pływało w wodzie, A faktycznie patyka jest duża, ale to jest bardziej z lasu, patyk. To, to jest ściółka leśna głównie tak jakieś korzenie tego typu rzeczy, a nie ten bursztynowy patyk, czy typowy bursztynowy taki pył. Nie, nie jest to drewno dryfowe w każdym razie. No, w tam to stali się z latami tym drewnem dryfowym, prawda? No tak, tak, tak. W tamtym okresie można jeszcze było, ja tego nie, nie, nie czyniłem, bo akurat wybrałem się bez żadnego sprzętu i poławiałem sobie ten topik przy pomocy siateczki na głupiki <głos> <głos> i latarki, bo cały sprzęt zostawiłem, nie wiem gdzie, <głos> do dzisiaj. Natomiast przy mnie trzech panów przechodząc weszło na teren budowy, tam pracował Le Fuller i tam faktycznie widziałem ultrafioletem, ktoś poławiał. Nie wiem kto, jakby ja nie, nie, nic stwierdziłem, że nie, nie będę się pchał, bo po pierwsze nie mam sprzętu, po drugie nie wiem czy wolno. Natomiast wtedy jeszcze nie było żadnych ogrodzeń, wtedy jakby no, z buta wstęp można było wejść. Tak? W tej chwili stoi ogrodzenie na plaży jakieś 100 metrów od całej tej budowy, z dużym napisem, że wstęp surowo wzbroniony. Więc no, te, teraz już się oficjalnie narażamy, próbując wejść i gdzieś tam poszukiwać, łowić gdzieś w okolicy tych piersów, które są usypywane. No, na możliwość tak powiem, kontaktu, z, przynajmniej z ochroną tak, obiektu. Więc, więc tak to wygląda. No, ty teraz byłem tak jak wczoraj byłem, no to teraz przyniosłem garstkę może z 5 gra tak naprawdę jakichś żurzelków jakiś, no to topik, tak tam naprawdę już w tej chwili nie widziałem ani kawałka, ani nawet im więcej, im, im bliżej, że tak powiem, się odsuwałem, tym więcej tego było w powsztynku, drobnego gdzieś tam się pojawiało i nic więcej tak naprawdę. No tam opowiada się, prawda, że ktoś wszedł na teren budowy, coś tam złowił i tak dalej, nawet E, widziałem zdjęcie 60-dechowego kawałka, który gdzieś się tam miał e, zjawić. No, nigdy nie wiadomo. E, to tak jak z tymi bursztynami sprzedawanymi na Wyspie Sowieszewskiej w czasie e, przyjazdów telewizji, prawda, e, gdzie się e, hurtowo sprzedaje się, gapią prawda, bursztyny ukraińskie, prawda? E, e, m, e, nie wiem, co to był za Urszyń i tak dalej, ale nie wykluczam, że faktycznie jakiś kawałek, jeden duży się no, tak znaleźć. No, by... Te kawałki się znajdują na, na całej długości Mierzei, prawda, to jest... Jasne, no. być może gdzieś nawet, to był przecież moment, że pogłębiano no, żeby ta maszyna co nabijała l'seny, tak? Tak. I, tak. To, no, to odpłynąć, mogła podpłynąć. Tak, jakaś barka podpływała, no, prawda? No, I, być może przy tym pogłębianiu coś tam no, to, Właśnie ruszono to złożonego no, no, złożone zło zło zło zło zło zło tak? O tym mówię, prawda? I mógł się pojawić jakiś kawałek, prawda? Gdzieś dryfował, gdzieś w tej okolicy po prostu złowią. No, ale to może być zupełnie też kawałek nie, nie z przekopu ten wielki, prawda? Ten wielki, no 60-dekowy. No. No, no, duży. Dla mnie wielki. wielki ja takiego rzeczy jeszcze nie złowię. No. I to się zdarza, prawda? Ale pamiętajmy, ta ocena. E, chyba teraz prawidłowa tych te, te, te 7 ton 6,9 tony wskazuje, że ten jeden duży kawałek który teoretycznie powinien być już jest, już tak. następnego nie będzie ten, tak. ten za 22 tysiące ten za 22 tysiące tak, tak, już tak. jest, prawda no dobra, no to daj jeszcze może jeden <gindy> może, może coś jeszcze <gindy> zobaczymy no dobrze, no wie, wiemy mm, już dużo na temat tego dlaczego. Tego bursztynu się tam spodziewać nie należy. Ja na pewno nie wiem, w wielkich ilościach zapowiadanych szumnie... Tak, tak. Wartości kilku miliardów złotych, W różnych drogają. mediach, drogają. Tak. Ta. Tak. Yy, Można spokojnie zaliczyć tego typu wiadomości do tak zwanych faktów medialnych. Yy. Piękna nazwa. Tak kiedyś, zanim wymyślano fake newsy, to tak, tak to nazywamy. Hmm że coś jest tylko i wyłącznie faktym tak, czyli stworzonym na potrzeby opowiadania bajek do kamer. Natomiast myślę, że możemy się zastanowić teraz nad tym, czy faktycznie ze względu na przekop możemy się spodziewać jakiegokolwiek bursztynu i kiedy. Gdzie ten bursztyn faktycznie może Wyleść, o no, tak na tak, tak. Dobrze. Ten bursztyn można znaleźć przy okazji drążenia toru wodnego przez zalew. Mm -hmm. Z racji działania firm Polsrebro i Jubiler. My dosyć dobrze znamy geografię złóż, prawda, które są. Czy one istnieją? Czy nie? Podglądem raczej nie istnieją, bo te firmy y, po, poszukując, wydobywały prawda, zarazem bursztyn. Czy y, kibice wydobywali, bo to tak twierdzono, okoliczna ludność i tak dalej, w tych miejscach, gdzie oni poszukiwali. E, natomiast y, istnieje wśród y, wydobywających bursztyn tu y, nad morzem pojęcie winni. W której układa się jak gdyby bursztyn, dając zarys dawnych stożków napływowych, tworzenia łach, nieżej tak itd. Tak da, dawnych głębi międzyryfowych, to, to wszystko zawiera jakąś ilość tego materiału, które może przynosiło, rzeki przynosiły i odkładały w specyficzny sposób. Tak jak dzisiaj budują się tak samo te złoża, gdzieś tam za to odkłada się potem zasypywane piaskiem, tak samo odbywało się to kiedyś. I wiemy o takich liniach, że od ujścia Wisły Królewieckiej prowadzi taka jedna linia w stronę świętego Kamienia po drugiej stronie zalew. Druga taka linia bursztynu ciągnie się z Krynicy morskiej również w stronę, w stronę świętego kamienia. Delta Wisły miała tą tendencję kiedyś w tą stronę uchodzić bardzo mocno. To nie tylko Wisła Solna, ale to cała masa różnych dróg, które budowały stożki napływowe, łachy i tak dalej. Tak się to odbywało, prawda? I ten ślad sprzed tysiąca, dwóch, trzech tysięcy lat pozostał w Zalewie. On jest widoczny. I teraz w takiej linii, jak mówi doświadczenie, spotkanie grubego, wartościowego bursztynu to jest sprawa nie trafienia w linię, tylko yy, yy, yy, w oko. Na jak mówiło się o, w takich miejscach, że to zakończone jest yy, kotłem. Tak, że to jest kociołek. No, a jest... całość nazywano nie linią, tylko językiem. Językiem, Zapyczymy prawda? Kociołkiem, gdzie właśnie tam potrafi robić potężna no ilość ładnych bursztyn. Ładnych Prawda? i te kociołki, te gniazda bogate w dorodny bursztyn na pewno w tych liniach istnieją, to jest bezsporne. I teraz przy wielokilometrowych, czy to dotyczące morza, prawda? zalew jest morzem, nie należy zapominać, prawda? jest laguną morską, Czyli mówmy o milach morskich, prawda? Czyli przez wiele mil morskich ciągnąły się te wąskie paski tego materiału, w którym odłożył się bursztyn. I teraz, że przypomnę, tor wodny do Elbląga, do ujścia rzeki Elbląg, nie jest wzdłuż takiej linii budowany, tylko w poprzek i prawdopodobnie przed nie tylko jedną taką linię. Hmm. Czyli wtedy... Prawdopodobieństwo w związku z tym yy, znalezienie takiego gniazda w tej linii przy budowie kanału jest żadne. Ale jakieś tam bursztynki może takie topiki sieczki, tak, ja ostatnio znalazłem... był ze prawda, wymyślił Bursztynówkę, prawda? To może ląk sobie, prawda? No, jest szansa, w razie, że gdzieś tak. tam się pojawi ten bursztyn tak. na zalewie, ale jest też szansa, że pojawi się bursztyn również w zatoce, może, tak. w morzu. I tu jest bardzo duża szansa. Z podobnych powodów, czyli wtedy, kiedy będzie przekopywany, kiedy będzie pogłębiany, to wodny podczas przekopu. Czy raczej przy... obrotnica robiona? Do, do, do. Będzie robiona obrotnica i to być może wtedy pojawi się bursztyn z tego złoża aluwialnego w... podmorskiego, związanego z ujściem Wisły Słonej. Tak, tak. I tego, i, te, I tego można oczekiwać. Natomiast jakby drugi, e, potem już właściwie cykliczny, jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że, że ta cała inwestycja zostanie zakończona, e, tak jak jest planowana, no to żeby to mogło funkcjonować, będzie to trzeba bardzo często pogłębiać, bo zasypać ten terwodny to, to potrafi jeden warsztorny tak naprawdę. Tak. To, to, to taką siłę ma woda w pozorom. E, więc za każdym razem jak będzie prowadzona refulacja, e, no to wtedy będzie na pewno warto, bo jest duża szansa, że ten bursztyn po prostu w tym pogłębionym że też będzie się odkładał. To niej jest do końca tak, że przypomnę to co już jest że Bursztyn z racji podobnych prac, prowadzony na stogach, tam gdzie budowano e, port północny, pojawił się kilkadziesiąt kilometrów dalej. Owszem, Jeżeli zakładamy ten sam scenariusz, to on się nie pokaże na terytorium Polski, tylko się pokaże w Rosji. Tak, ale gdzieś ten piasek z tej rewulacji będzie trzeba wyrzucać tak. prawdopodobnie będzie wyrzucany na plażę. Mm -hmm. Ale na to, pamiętaj, że, tam że przy w operacji, ma... przy wydobywaniu chociażby odsiewano na barkach, przez no, tak. refrulery wyłapywano ten bursztyn, to i tak 70% bursztynu idzie w morze, złoża, idzie w morze no, ucieka. I on z jakimś dryfem, tu najczęściej zachodnim, bo 80% wiatrów w Zatoce Gdańskiej jest wiatrami zachodnimi, czyli ten bursztyn przegna stąd i napędzi go do części rosyjskiej. Czyli będziemy musieli się podzielić z Rosjanami, no? natomiast to, co wyleci z rury Z, z, z prezent, jak zwykle. Tak. Natomiast to, co wyleci razem z piaskiem z, podczas samej regulacji na, mhm. na plażę, no to być może zostanie u nas. No. I Tego, tego bursztynu można się spodziewać. Tak? Tego tak, można się spodziewać, czyli niezbyt wielkich ilości, prawda? Czyli one nie będą odstawały od tych ilości, które się tak i tak zjawiają na tych plażach. Chyba, że... Następny pomysł, który ma doprowadzić do tego, żeby jednak ten rejon jakty morskie zabijały, czyli budowa w Krynicy Morskiej, portu morskiego Mola z jachtowym portem e, morskim. E, podobno już podjęte te, te tyzje, podobno już są pieniądze na to, prawda, że budowa ma ruszyć lada moment. Jeżeli Molo zostanie skonstruowane w specyficzny sposób, z myślą o tym, żeby zatrzymać ten bursztyn, e, e, który będzie e, e, wydobywany, e, przy okazji Pogłębiarka, bo to raczej budowa kanału już zostanie, przekopu zostanie zakończona. Jeżeli tam zatrzyma się ta ostroga wchodząca mola prawda, w morze, trochę bursztynu, zepsuje kompletnie to plaże krynickie, prawda, ale to już kompletnie doprowadzi do kompletnej katastrofy, bo ten materiał cały będzie się zatrzymywał przy tym molo, prawda? Ale w tym Bursztyn również, to może Krynica stanie się atrakcyjna bardziej ze, ze względu na połowę Bursztyny. No i ten Bursztyn nie pójdzie do Rosji, może stąd ta myśl budowy w ogóle, no. e, e, e, b, budowy tego e, portu w Krynicy Morskiej. E, mm. No, może się okazać, że są od nas, to już wymyślili dawno, wszystko przemyśleni. Ja obserwuję te fantazje na temat tego, co z Mierzeju Wiślanej można zrobić, jaki raj turystyczny od dłuższego czasu i oszą, uszą nie wierzę, a jednak jest to spełniane, może zostaje spełniane. Trzeba pamiętać, że prezydent Putin zadeklarował, że w części rosyjskiej Mierzei, to co było kiedyś dla Rosjan poligonem wojskowym, stacjonowaniem wojska, że w tym rejonie zbuduje na kształt tego, co się buduje w Dubaju, prawda, takie olbrzymie centrum turystyczne, wypoczynkowe z wieżowcami po 30 czy 45 pięter i tak dalej, i tak dalej, prawda. Kto bogatemu zabroni. Kto, kto bogatemu zabroni, prawda? Ale okazuje się, że u nas też są bardzo bogaci, bo ekwiwalent ekonomiczny w postaci wyspy. No właśnie, miała być dla ptaszków cała. No, ja z przerażeniem widzę w internecie, że ktoś opowiada cudowności identyczne jak, jak prezydent Putin o zabudowaniu tej wyspy właśnie takimi trzydziestopiętrowymi wieżowcami, prawda? Czyli, no, jak widzę, dąży to w tych pomysłach do zrobienia jednego wielkiego rejonu turystycznego polsko-rosyjskiego. Może tylko polskiego, może tylko rosyjskiego, prawda? E, e, e, e, w tym rejonie, spójnego, prawda, ekonomicznie i y, ten hura, drugi Dubaj, prawda. No tak, może tak. nadzieję, że aż takie bogactwa nas czekają. Tak, tak. Należy wierzyć w, w to głęboko. Tak. Tak. No, a co, co? Nie wierzyliśmy, że się stanie i się stało, czyli będzie tak. się stawać dalej. Tak. Ja absolutnie nie wierzyłem, że to ruszy, no, no ruszyło w pełną parę, tak. to trzeba przyznać, że, że prace, trwają, prace trwają i tak. wyglądają z plaży przerażająco. Jeżeli ktoś lubi naturę i przyrodę oczywiście, to niestety, to niestety tak to wygląda. Także co? No, wychodzi na to, że że, że co że generalnie z tym bursztynem na przekopie to fakt medialny. Fakt medialny. Fakt medialny. Mm. No, tak. okay. no to szkoda. No, szko, szko, szkoda z tego powodu, że jako człowiek, który lubi łowić bursztyn też sobie ostrzyłem zamki Muszę powiedzieć. No, tam coś tak, mam ja taką faktyc. cichą nadzieję, że też tam nałowiesz, prawda? Coś tam, coś tam może się I, uda nałowić. No, też nałowiłem, ale się nie będę chwalił, prawda? Bo to podobne ilości, tak jak i u Ciebie, prawda? To są, jest to tak żałośnie śmieszne, prawda? Że no e, nawet nie ma co, co pokazywać. Nie ma co pokazywać, prawda? Zastanawialiśmy się przed kręceniem tego odcinka, czy pokazać, prawda? Wstyd nam, prawda? Tak. Tego typu ilościami nie będzie się chwalić, no. Zupełnie. No dobrze, no to co? A co z tymi ptaszkami na tej wyspie? To co? Nie, a ma być za płotkiem przy wieżowcach, ma być tak. troszkę misa dla ptaszków, Te Tym ptaszkom te wieżowce zupełnie. Nie, będą nie, nie będą, prawda? Bo będzie płotek. Nie, bo będzie płotek, prawda? No dobrze. jak tak? No dobrze. Nie ma problemu. Co? Tak naprawdę to no, właściwie chyba omówiliśmy ten temat mam wrażenie. Myślę, że możemy sobie w... ująć i z dodać. Ująć nic dodać. Chociaż z jednej strony tak naprawdę została ostatnia rzecz do powiedzenia, konkludują zupełnie. Poza tym, że to jest no, grubi mieliczmy to ta sensacja. No bo jednak tym wzbudza emocje, tak? Więc najłatwiej mam wrażenie było zbudować popularność w roku wokół tego. No, wobec rynku, który nie istnieje w a którego potrzeba jest ogromna. prawda? No, to, o czym też sobie na pewno jeszcze porozmawiamy. porozmawiamy i to sporo, no to tak naprawdę coraz częściej słychać głosy, szczególnie tutaj w okolicy Przekopu, że powstało coś, co można chyba nazwać swego rodzaju geopolitycznym niebezpieczeństwem, tak? pewnego rodzaju zagrożeniem. No, bo tak jest taki stary kawał z brodą jeszcze z lat, kiedy była zimna wojna, dwa mocarstwa ze sobą konkurowały, że w pewnym momencie doniesiono chyba to był regan jeśli dobrze pamiętam że Rosjanie malują księżyc na czerwono. No i... Wszyscy byli bardzo zaniepokojeni, nie wiedzieli co zrobić, jak to powstrzymać, jakże to możliwe, że, że tam Rosjanie się na ten księżyc dostali, zamalowują go na czerwono, no co mówił, że spokojnie, nie ma się co śpieszyć, poczekajmy co zrobią. No, tak kilka razy alarmowano, kiedy już udało się zamalować cały księżyc na czerwono, no to Regan mówi, no dobrze, to wyślijcie teraz chłopaków z białą farbą i domalujcie coca-cola. I trochę się obawiam, czy tu w drugą <śmiech> stronę, żeby, no bo to jednak jest pokusa, tak? Jest pokusa. Budowa kanału prepozorą wywołała potworne niebezpieczeństwo naruszenia równowagi geopolitycznej. Właśnie. No są politolodzy, którzy to rozumieją, rozumieją daleko lepiej niż my zwykli rybacy bursztynu. Po prostu się boję. Takim normalnym ludzkim strachem, że budowa przekopu spowodowała naruszenie status quo i równowagi europejskiej i światowej. światowej. Mm -hmm. e, no na pewno w, no na tym terenie tutaj. Tak? Na tym terenie na pewno, nie, ja mówię dalej, to jest e, ten, e, słyszy się o tak przerażających pomysłach, prawda, e, jakiejś wymiany terytorialnej, e, rozbiorów państw i dzielenia e, dla tak zwanego zachowania pokoju, równowagi, dla spraw ekonomicznych. Zwłaszcza czasy wielkich epidemii zawsze były takim dziwnym czasem rozkładu państw, Przypomnę, że pierwszy rozwój Polski i granice pierwszego rozbioru Polski były podyktowane Sprawami sanitarnymi. Stworzono kordony sanitarne, które stały się granicami. No, jakoś tak przypadkowo, wtedy też była zaraza. Też zaraza. I bardzo dziwnie, pruski kordon sanitarny zamknął polskie kopalnie w rejonie jeziora Karzykowskiego, prawda? Kopalnie bursztynu. Kopalnie bursztynu, prawda? Które wydobywały więcej bursztynu niż kopalnie sambijskie. Było to jasne, że w obronie interesów kopalni sambijskich stało się to. Kordon sanitarny spowodował taką historię. Czy budowa kanału z tymi turystycznymi, zwłaszcza, pomysłami, nie jest zapowiedzią... E, Jakichś zmian. Na dużych, mapie, wielkich na, zmian, na prawda, mapie, tego. Na mapie państw tego kawałka Europy. Tak. No to do tego na pewno obawia się duża część mieszkańców tutaj. E, I trochę tak e, konkuruję, że twoja przeprowadzka z Krelicy. Piotrze, bo jesteśmy w nowym miejscu, w Stegnie, w nowej, w nowej siedzibie galerii nadal... Ja nadal działam w Krynicy Morskiej. To niś, moja miłość do Krynicy Morskiej się nie skończyła. ale Należy no zrobić nie, prawda? Ale, ale jakby... Ale, ale wolę mieszkać poza Krynicą Morską. Inaczej, za kanałem. Za kanałem, no właśnie. Nie, nie mówi się kanał, tylko przekop Przepraszam. za przekop. Znaczy to teraz jest przekop, a potem będzie kanał że? Tak. jak już zostanie przekopany. No więc być może mówisz i taki tak prawidłowo, jakbyś nie powiedział. No znajdujemy się gdzie? Znajdujemy się w Stegnie, w przepięknym miejscu zabytkowym, z duszą gdzie mam wrażenie, że troszeczkę zaczynasz sobie wić nowe gniazdko. No, no, galeria już funkcjonuje, prawda? No właśnie, galeria już funkcjonuje. Nie wiem, czy możemy zdradzić oficjalnie adres? No chyba nie, no, to jest Spodiennie. ten, ale to, to, to jest tak, tak, prawda? Okay. I tak. Na Facebooku na pewno e, ktoś, ktoś znajdzie, prawda? E, to będzie trzeba, się... Tego to znajdzie mój adres, prawda? I, i już. W, każdym galerii, w każdym razie galeria już działa, jest tutaj super przyjemnie, bardzo, bardzo pięknie klimatycznie i na pewno każdy, kto zechce odwiedzić Piotra, to zostanie. Po, po, po, jest przyjemnie. piękna polska nazwa na to, co, co, co, co, co, co ja robię, i co kiedyś w Przewnie e, robiłem, to się nazywa kunszt kamera, prawda? No. No no, takie dziwne galicyjskie co prawda określenie, prawda, ale e, tego, e, takich kunszt kamer, prawda, e, na polskim wybrzeżu o, było wiele, prawda, i w tej tradycji tej kunszt kamery tu e, funkcjonuje teraz e, w Stegni, jako nadal rybak bursztynu, prawda. No oczywiście. Zapraszam serdecznie. Planów szerszych nie będziemy zdradzać może na razie, aczkolwiek, aczkolwiek yy, warto pamiętać o tym, że galeria na desce pojawiła się w Stegni. również w takim razie. I to chyba właściwie tyle. No. No, wydaje mi się, że nic tutaj więcej do dodania nie zostało. Poza tym oczywiście, że gdybyście zechcieli po polekować te, te, te nasze wypowiedzi. Gdybyście zechcieli zasubskrybować nasz kanał, będziemy Wam bardzo wdzięczni. Bardzo wdzięczni. I do zobaczenia. Wszystkiego do dobrego odcinka.